Dla standardową uniksową powłokę zgodną z SH, na przykład Basha, możemy patrzeć jak na język programowania. Umożliwia na definiowanie zmiennych, funkcji, wykonywanie pętli, instrukcji warunkowych itd. Zmienne definiujemy w sposób w miarę standardowy, tak jak w wielu innych językach, czyli nazwa zmiennej równa się wartość tej zmiennej. Natomiast nietypowe jest to, że nie możemy wokół tego znaku równości wstawiać spacji, czyli nie możemy napisać np. Na D spacja równa się spacja 1 itp. Barz w odróżnieniu od np. C, C++ czy nawet Pythona jest bardzo wrażliwy na spację. Wynika to z roli jaką spacja spełnia w poleceniach shellowych. Jest używana jako separator komend od argumentów i kolejnych argumentów od siebie nawzajem. Odwołanie do zmiennej odbywa się poprzez operator w postaci znaku dolara. Nazwę zmiennej pod dolarze możemy ująć w klamerki tak jak w widocznym przykładzie. Są one potrzebne, jeżeli bezpośrednio po zmiennej chcemy podać fragment napisu bez poprzedzającej spacji lub ujmowania go w cudzysłowa. Jeżeli nie zastosujemy klamerek, bash będzie chciał ujrzeć zmiennej a podkreślnik abc, która nie istnieje, więc wypisze nam pusty napis. Użycie klamerek ogranicza nazwę zmiennej tylko do napisu w nich ujętego, czyli wypisana zostanie zmienna a, a zaraz po niej napis. Klamerki te mają też inne funkcje, o których powiemy sobie później. Napis zawierający zmienne może zostać objęty cudzysłowem podwójnym, który pozwoli przekazać go np. jako pojedynczy argument do jakiejś komendy, ale jednocześnie pozwoli na interpretację odwołań do zmiennych. Użycie apostrofów cudzysłowów pojedynczych wyłączy interpretację zmiennych w napisie. Dlatego gdy na poprzednich zajęciach przekazywaliśmy kod programu do AWK, czy wyrażenia regularne do GREPA, zabezpieczaliśmy je właśnie apostrofami, a nie cudzysłowami podwójnymi. Porównując typowanie w baszu do Pythona jest ono wyraźnie mniej silne, standardowo wszystkie zmienne są napisami. Ewentualna interpretacja jako coś innego ma miejsce tylko w niektórych przypadkach odwołań do zmiennej. Widzimy odwołanie do wszystkich trzech naszych zmiennych było jednakowe, pomimo to, że np. zmienna C nie była definiowana z użyciem cudzysłowów, a zmienna A wydaje się być liczbą. W tym miejscu należy też wspomnieć, że w przypadku definiowania zmiennej B musieliśmy użyć cudzysłowów, bo przypisywana wartość zawierała spację. Zmienną możemy usunąć używając polecenia unset, któremu podajemy nazwę zmiennej. Jeżeli chcemy, aby zmienna była widoczna przez inne programy uruchamiane z naszej powłoki, w tym przez kolejne instancje basza odpowiedzialne np. za wykonywanie kodu skryptu uruchamianego z pliku, należy ją wyeksportować za pomocą polecenia export nazwa zmiennej. Typowo basz udostępnia także pewien zbiór predefiniowanych zmiennych środowiskowych, takich jak np. pew zawierający ścieżki wyszukiwania programów. Operacje na nich odbywają się identycznie jak na zmiennych definiowanych przez nas. Aby modyfikacje tych zmiennych wpływały na uruchamiane programy należy je po takiej modyfikacji wyeksportować. Pasz zapewnia też zbiór zmiennych wbudowanych, ustawionych automatycznie w związku z aktualnie wykonywanym kodem, jak na przykład pytajnik, który przechowuje kod powrotu do ostatniego polecenia. Tym zmiennym nie możemy samodzielnie przypisywać wartości w sposób jawny. Większość języków programowania, gdy każemy im wypisać 2 plus 2, to wypiszą 4. Basz potraktuje coś takiego jak napis. Aby użyć operacji matematycznych należy skorzystać ze specjalnego operatora postaci dolar, dwa nawiasy okrągłe lewe, wyrażenie matematyczne i dwa nawiasy okrągłe prawe. W ramach wyrażenia w tym operatorze możemy odwoływać się do zmiennych oraz, co w Basz jest rzadkością, swobodnie używać spacji. Wynik takiej operacji możemy przypisać do zmiennej w standardowy sposób. Pamiętajmy jednak, że wokół znaku równości spacje są niedozwolone. Możemy także wykonać operację dzielenia, jednak będzie to tylko i wyłącznie dzielenie całkowite, czyli dostaniemy część całkowitą wyniku. Możemy też poznać resztę z dzielenia używając operatora procent. Do operacji arytmetycznych może być też wykorzystane polecenie LED. Najczęściej jest stosowane do inkrementacji podanej zmiennej, tak jak w przykładzie pokazanym na ekranie. Basz nie rozumie liczb zmiennoprzecinkowych i pomimo, że może je przechować w zmiennej, nie potrafi na nich operować. Jednak silną stroną Basza jest to, co w innych językach bywa dość złożone i nieczęsto stosowane, czyli uruchamianie zewnętrznych, polecenie przekazywanie do nich jakichś danych oraz odbieranie od nich wyników. Możemy zatem użyć innego programu do wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych. Na ekranie widzimy użycie Pythona do wykonania operacji zmiennoprzecinkowej na baszowej zmiennej d. Należy zwrócić uwagę na ujęcie kodu Pythonowego w podwójne cudzysłowa, co pozwala na podstawienie pod $d wartości zmiennej d. Oraz na użycie tzw. backticks. Jest to znak umieszczony na standardowej klawiaturze na lewo od jedynki i nie należy mylić go z apostrofem. Do pobrania standardowego wyjścia uruchomionego polecenia, na którym Python wpisał wynik. Zamiast backticks możemy użyć operatora dolara, nawiasy okrągłe, tak jak jest to pokazane teraz na ekranie. Zaletą tego podejścia jest możliwość zagnieżdżania takich wywołań, czyli wewnątrz kodu, którego wyjście przechwytujemy, możemy też definiować zmienną przechwytującą jakieś wyjście. Tak jak to pokazano na ekranie w trochę bezsensownym przykładzie, bo obie te operacje możemy wykonać w jednym wywołaniu Pythona. Warto także zwrócić uwagę na znaczenie cudzysłowów przy odwołaniu się do zmiennych zawierających wiele linii. Jeżeli wypiszemy taką zmienną bez użycia cudzysłowów, to nowe linie zostaną zastąpione przez echospacjami, podobnie jak ciąg dowolnej ilości spacji zostanie zastąpiony pojedynczą spacją. A jeżeli zastosujemy cudzysłowa, zmiana zostanie wypisana w niezmienionej formie. Przyczyną tego jest to, iż w pierwszym wypadku echo każdy wyraz potraktuje jako osobny swój argument i wypisze go oddzielając od innych argumentów spacją, a w drugim dostanie jeden argument ze zmienną w oryginalnej postaci i go w takiej postaci wypisze. Można by używać operatora dolar i podwójne nawiasy okrągłe także do obliczania wartości wyrażeń logicznych, a nawet bitowych. Natomiast jest to bardzo rzadko spotykane i do obliczania wartości wyrażeń logicznych typowo stosuje się nawiasy kwadratowe lub komendę test. Zapisy te są równoważne. Wynika to zapewne z dwóch ich cech. Po pierwsze, wynik testowanego wyrażenia logicznego zwracają jako kod powrotu, co okazuje się bardzo wygodne do łączenia ich z innymi poleceniami. Po drugie, oferują oprócz sprawdzania typowych nierówności i równości, także sprawdzanie istnienia, nieistnienia plików itp. Kod powrotu jest wyrażany w sposób typowy dla tej wartości, czyli 0 oznacza sukces, spełnienie warunku, natomiast coś niezerowego porażkę, warunek nie został spełniony. Mamy zatem do czynienia z logiką odwróconą. Pełen opis warunków, które możemy sprawdzać, można znaleźć w MAN Test. Warto jednak zauważyć, że prawie wszystkie operacje, za wyjątkiem porównania napisów, określane są jako opcje zaczynająca się od myślnika. Na przykład minus LT oznacza mniejsze niż less than. Należy też pamiętać, że w przypadku nawiasów kwadratowych spacje wokół nich są obowiązkowe. Nie możemy nawiasu dokleić do polecenia występującego przed nim, po nim lub do warunku. Warto zauważyć, że bash pozwala na wprowadzenie w trybie interaktywnym poleceń czy też zmiennych wieloliniowych. Oszekiwanie na kontynuację wprowadzenia rozpoczętego polecenia bash sygnalizuje zmianą znaku zachęty na pojedynczy znak większości. Często wejście w ten tryb jest jednak wynikiem naszego błędu i nie chcemy kontynuować wprowadzania tego polecenia. Możemy użyć wtedy Ctrl-C, aby przerwać to wprowadzanie i poprawić popełniony błąd. Przerwane polecenie będzie dostępne w historii linii poleceń. Podobnie jak w przypadku Pythona czy wielu innych języków skryptowych, np. poznanego już awk, kod możemy pisać w pliku. Pliki klasyczne nie mają rozszerzenie sh, ale nie jest ono wymagane. Plik możemy uruchamiać wywołując polecenie bash, do którego przekazujemy jako argument ścieżkę pliku. Możemy też dopisać komentarz sterujący określający interpreter, nadać plikowi prawo wykonywalności i uruchamiać jak inne programy. Jak widzimy, żadna z tych metod uruchamienia kodu z pliku nie zapewnia nam dostępu do definiowanych w nim zmiennych po zakończeniu wykonania. Dzieje się tak dlatego, iż są one uruchamiane w nowej instancji basha, a nie w bieżącej. Jeżeli chcemy wykonać kod z pliku w ramach bieżącej instancji Basha, możemy to zrobić pisząc kropka spacja ścieżka do pliku. Plik w tym wypadku może, ale nie musi mieć prawa wykonywalności. Kropka jest poleceniem wbudowanym, powodującym wykonanie comments wskazanego pliku w aktualnej powłocie. W szczególności jeżeli plik ustawia jakieś zmienne, to będą one dostępne po jego przeczytaniu. Kropka działa podobnie jak pythonowy egzek od przeczytanego pliku, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. I używając tej komendy należy zachować podobną ostrożność. Nie należy wykonywać w ten sposób danych otrzymanych z zewnątrz lub od innego użytkownika, gdyż ustawiane są nie tylko wartości zmiennych, a wykonywany jest cały kod z pliku, wliczając np. rf-fr-gwiazdka. Ponadto kropka ignoruje komentarz sterujący we wczytywanym pliku, traktując go zawsze jako plik baszowy. Skrypt baszowy uruchamiany z pliku może przyjmować argumenty. Dostępne są one jako $1, $2 itd. Jeżeli numer jest liczbą kilkucyfrową, należy podać go w klamerkach. Nazwa lub ścieżka do wykonywanego pliku dostępna jest jako $0. hash zwraca ilość argumentów, a dolar $małpa udostępnia listę wszystkich argumentów. Pisząc kod w pliku możemy rozdzielać polecenia przy pomocy znaku nowej linii, który działa jak średnik. Średnik jest raczej używany w poleceniach jednolinijkowych wpisywanych bezpośrednio w interpreterze, ale oczywiście może być też użyty w pliku. Pisząc kod w pliku, staramy się go formatować tak, aby był czytelny, czyli stosować odpowiednie przejścia do nowych linii, wcięcia itd.